Z z moja suczka w Porsche gdzie 9 jeden jeden Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja life is highway I'm gonna drive it fast, fast, fast, fast. Biorę ten pieprz, pieprz, biorę tą sól Stool. Bo tutaj mamy szwedzki stół Pieniędzy dużo, siły mam dużo A alkohol za 500 plus Ty taka ładna, ładny masz make up, ładne masz rzęsy Ładna ta kreska, ładna sukienka Ja wolę jeansy, jak to mówi wujek Ale tu peczka To raz, drugiego nie będzie jestem pijany, ja jestem al robię pieniędzy, ja, ja robię pękę Nie patrzę na zyski, nie Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak Zigzag McQueen tutaj lecę ty tłok i złotą kietę Moja syczka w Porsche dziew, dziew, dziew, dziew, jeden, jeden. Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Life is highway I'm gonna drive it fast, fast, fast Trzymaj